Mmm. -hmm. Cześć, nazywam się Sebastian Piesiu i zapraszam Cię do budynków, które pomagam sprzedać lub wydzierżawić na dłuższy okres. Budynki znajdują się na wysokości IKEA w Katowicach na ulicy Wandy. Dojazd z ulicy 86 lub za 4 jest idealny. Można kupić lub wydzierżawić jeden budynek lub całość. Jeżeli jednak rozważasz opcję dzierżawy na długie lata, jesteśmy w stanie ulepszyć, dostosować obiekty do Twojej działalności. W budynku parterowym instalacje zostały całkowicie wymienione, piony kanalizacyjne jest możliwość podłączenia gazu, jak i w jednym, tak i w drugim. Oprócz materiału filmowego, który właśnie oglądasz, zrobiłem modele 3D, wirtualne spacery budynków jednego i drugiego. Możesz sobie swobodnie pochodzić w którym kierunku, jak kiedy tylko chcesz. Zeskanuj kod QR z zdjęcia w ogłoszeniu mm, lub napisz do mnie w ślicie linka gotowego, czy mailowo, czy SMS-em. Ja idę dalej mierzyć, a to bierze w oglądania. Jeśli wyglądasz ten materiał filmowy, to prawdopodobnie jesteś tą nieruchomością zainteresowany. My chcemy ją sprzedać, Ty chcesz zakupić, więc zadzwoń do mnie. Może wspólnie razem wymyślimy jakieś rozwiązanie, żebyś to Ty był właśnie właścicielem tej nieruchomości. Lubią ją na długie, długie lata.